ale tylko, że bardzo koniec majówki 2013 grill na osiedlu Kuźniki tereny byłej parowozowni stacja Kuźniki, barany wysiadać Paczta. jak się bawimy który to dzisiaj jest? 4 maja, niestety. Historyczny 4 maja. I nasza przyjaciółka Lucyna. Czy Lucyna to dziewczyna? Dobra. A to moja, a to moja małżonka. Mówił Darek Kraśnicki Delikatnie, delikatnie, tak, tak, ładnie. tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, czy tam się poje rzeczy to?